Miejscach. Ta linka jest też na wyposażeniu motocykla, znajduje się tutaj. W tym miejscu są klucze odpowiedzialne za regulację napięcia tylnego amortyzatora i pokażę tobie jak je wyregulować. To jest klucz hakowy i reguluje się to napięcie, może będzie lepiej od tej strony widoczne, Tak. reguluje się to napięcie w ten sposób, że kluczem hakowym się przekręca ten pierścień i jak gdyby ściskając sprężynę się utwardza motocykl, cofając ten pierścień czyli luzując sprężynę się powoduje bardziej miękką pracę, miękką charakterystykę pracy amortyzatora. Istotne jest to kiedy by się jeździł w dwie osoby to wtedy istniałaby potrzeba tak seryjnie jeździć w dwie osoby utwardzenia tej sprężyny. W tej chwili to jest ustawione mniej więcej standardowo i to jest na mężczyznę pira za oko 90 kg. No. Więc myślę, że zostawmy to na ustawieniu fabrycznym. Jeszcze Jeżeli będzie Ci za twardo, za miękko, jest możliwość podregulowania. tego. Teraz samo zamknięcie tego fotela. Trzeba najpierw te dwa zęby włożyć tutaj i tu odocisnąć. Wyraźnie słyszysz, że zatrzaśnięte. Pokażę jeszcze tobie jeden element, który jest istotny i często użytkownicy się o niego pytają. To samo podświetlenie zegarów w pewnym małym stopniu reaguje na światło, czyli w nocy powinno się przyciemniać, w dzień rozjaśniać. Oczywiście w dzień to jest mało istotne, bo i tak widać. Natomiast jeżeli ta pozycja wyjściowa byłaby dla Ciebie za ciemna albo za jasna i jadąc na przykład w nocy wyświetlacz Ciebie oślepia, to można zmniejszyć, jas zmniejszyć jaskrawość świecenia bądź zwiększyć, w jaki sposób się to robi. Trzeba na wyłączonym motocyklu przytrzymać ten klawisz przekręcamy, cały czas go trzymamy, przekręcamy stacyjkę i motocykl wszedł nam w taką funkcję i teraz drugim klawiszem zwiększamy intensywność świecenia bądź zmniejszamy standardowo jest ustawione na 3 no ja powrócę do tej trójki po to, żebyś bardziej sam znalazł dla siebie najlepsze ustawienie i wychodzić z tego ustawienia tym klawiszem i to wszystko jeżeli chodzi o obsługę motocykla, w tym pierwszym okresie, okresie tak zwanym docierania, powinieneś uważać motocykl eksploatować według dwóch zasad. Ruszasz w momencie osiągnięcia 40 stopni, czyli rano dasz mu się zagrzać tą minutę, aż licznik, wskaźnik temperatury silnika zacznie odliczać, czyli przekroczy 40 i jeździsz na 2 trzecie jego możliwości. I to, co jest jeszcze istotne, że w długiej trasie, żebyś jeździł ze zmienną prędkością obrotową, czyli na przykład, żebyś nie jechał non-stop 10 tysięcy obrotów, tylko na przykład za minutę mu jechał 9,5, żeby on pracował trochę ze zmienną prędkością obrotową silnika. Jemu też nic nie będzie, jeżeli chwilowo w tym okresie przyspieszysz nawet do do do maksymalnych obrotów. Natomiast chodzi o to, żeby to nie była jazda z tymi maksymalnymi obrotami non -stop, non stop, czyli po imieniu zapinasz manetkę do końca we Wrocławiu i zamykasz w Opolu. Nie, tak nie powinieneś postępować w okresie docierania. Natomiast chwilowo, przy wyprzedzaniu, kiedy potrzebujesz mieć pełną moc, nie musisz się obawiać, możesz go odkręcać do końca, natomiast sama eksploatacja na 2 trzecie możliwości, czyli gdzieś pi za oko do 7-8 tysięcy obrotów silnika na obrot to I to by było wszystko, Czyli, co najbardziej istotne. okres czasu docierania, nie wiem, kilometr, ilość kilometrów? Tak, to jest tysiąc e, pierwszych kilometrów, po tym tysiącu jest pierwszy przegląd gwarancyjny i w zasadzie okres docierania jest zakończony. Ten pierwszy przegląd gwarancyjny również jest po to, że następuje wymiana oleju, na olej już zalecany do dalszej eksploatacji, e, zgodny z normami producenta i taki wtedy ci zaleje serwis. To jest wszystko, jeżeli chodzi o moją stronę. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, służę, bo może coś nie jest dla Ciebie jasne, dla mnie oczywiste i pominąłem. Myślę, że wszystko jest jasne. Motocykl jest prosty w użytkowaniu, z tego co wiem. Tym bardziej, że ja się już nie interesuję od jakiegoś czasu. To, nie jest, to nie, tak, nie jest... Kto Cię namówił konkretnie na ten model? A Szczerze mówiąc, akurat tutaj przyszedłem do salonu do Pawła i szukałem, szukałem motocykla używanego. Było to chyba w nie. Tak. Tak to dokładnie było. Bodajże w styczniu albo w lutym byłem. Pierwszy Powiedz Paweł, raz. że ten twój salon jest, bo... na ulicy Żegiestowskiej 3, no na kawałku ulicy, bo w tej chwili tutaj remont mamy, ale powiedzmy, że za kilka tygodni będzie to piękna e, asfaltowa autostrada. Tak. Mieścimy się na Żegiestowskiej 3 we Wrocławiu. To co powiem tylko, Paweł rzeczywiście przyszedł i powiem wręcz jako statystyczny klient, szukał używanego motocykla w granicach 15 tysięcy. Oferta na nową Yamaha MT-07 na tyle go przekonała, plus parametry techniczne tego motocykla w postaci niskiej masy, dobrego prowadzenia się, dwuletniej gwarancji i całej reszty, plus ceny niewiele wyższej od motocykla używanego na rynku, no spowodowały, że dogadaliśmy się, jest szczęśliwym posiadaczem tej oto Yamachy. Dzisiaj właśnie ją uroczyście odbierę. Zgadza się. Ja Ci życzę samych sukcesów na drodze, bezpieczeństwa, samej frajdy z jazdy i w przyszłości większej Yamachy. Dzięki. Dziękuję uprzejmie. Bardzo miło.